Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji wspólnie z moimi współpracownikami życzę Państwu przede wszystkim zdrowych, radosnych, pogodnych i jak najlepszych świąt. A nowy rok niech się szczęście i pomyślność. Życzymy Państwu awansów życiowych i jak najmniej podbramkowych sytuacji. Zawsze zdrowej atmosfery i przyjaznego środowiska. Szerokich perspektyw rozwoju. Pozytywnie znanych egzaminów, szczególnie tych życiowych. Czasu pełnego kultury. Jak najmniej szarej prozy życia. Abyśmy byli bezpieczni. I żeby wszystko było w porządku Cała W codzienności bez żadnych problemów. problemów I pełnych uśmiechu Zdrowia, zdrowia, zdrowia Żyjcie godnie